Wiele też innych, tym podobnych rzeczy, czynicie. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, mówi Pan. To jest właściwa definicja faryzeizmu, choroby, która może zagrażać także nam. Modlitwa na ustach, nawet skrupulatne wypełnianie przykazań bożych i kultywowanie tradycji naszych ojców. Jeśli jednak... Zabraknie tego jednego, serca, wszystko inne przepada, staje się bezwartościowe. Naszą dzisiejszą medytację zacząć musimy od przyjrzenia się własnemu sercu. Czy jest ono w stałej i głębokiej relacji z Bogiem? Czy nasze serce bije w rytm serca Bożego? Jeśli tak, to wszystko jest w porządku. Jeśli nie będziemy stale dbać o relację z Bogiem, to nasza modlitwa stanie się pustosłowiem, czczą gadaniną. Nasze dobre uczynki będą co najwyżej przejawem naszej filantropii, a świadectwo wiary będzie czystą mistyfikacją. Potrzeba, aby nasza wiara, modlitwa i czyny wypływały z potrzeby miłującego serca. Wtedy wypełnienie przykazań przynosi radość i pożytek. Wtedy modlitwa staje się miłą Bogu, a dla nas owocną łaski. A dobre uczynki stają się aktami miłosierdzia, które umacniają zarówno obdarowanego, jak i darczyńcę. Zapytajmy dziś samych siebie o kondycję naszego serca. Na ile moje serce jest domem dla Boga? Czy zawsze i we wszystkich okolicznościach poddaję się natchnieniu Bożemu, wybierając raczej dobro innych niż własny pożytek? Czy moja modlitwa i moje uczynki są echem miłości, która hojnie wypływa z mojego serca ku drugiemu człowiekowi?